Cześć wszystkim! Zapraszam Was na ciekawy film. Piosenka Ostegnie, mojego autorstwa. Dziękuję wszystkim, co płacili mi parę złotych pieniędzy. Dziękuję bardzo y, na wspieranie mojej twórczości artystycznej. Dziękuję wszystkim serdecznie. Bardzo mi miło. Dziękuję. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Serdeczne zdrowia, szczęścia wszystkiego, co was, co, co, o czym marzycie. Dziękuję bardzo. I dla Was napisałam piosenkę. Ostegnie Waszej kochanej, uwielbianej stegnie. <kłysy> No, zaczynamy. Słońce stęgnie, świeci coraz jaśniej. Miłość do Mariusza nie zagaśnie. Stygna, stegna, słońce świeci, bawią się wesoło dzieci. Stegna, stegna, słońce świeci. Bawią się na plaży dzieci. Rybki Umocz wodzie swoje gacie i dostępny przyjedź bracie. Umocz wodzie swoje gacie Wodzie duszelki zbiera maciek i mam okre całe gacie Michał pływa tak głęboko, aż mu Jest wesoło, więc bawimy się wesoło Ludzi, ludzi, cała plaża A ten stringach się przekwala A ten stringach się przechwala. I przyjedziemy I się w wodzie wykąpiemy Stęgna, stęgna Piękne morze Piękne, piękne Jak nie chorze My do Stękny przyjedziemy I się w wodzie Wykąpiemy Stęgna, stęgna Piękne morze Jak nie chorze Jak nie chorze Jedź do Stęgny O mój bracie Umożgacie gacie swoje wy wo... Przejdź... Przepraszam, pomyliłam się. Przyjedź do stekny, bracie, bracie. Ubocz wodzie swoje gacie. przyjeźdź do bracie, bracie. Ubocz wodzie swoje gacie. Przyjedź do stekny, bracie, bracie. Ubocz wodzie swoje gacie. Stegna, stegna, piękne morze. Takie piękne jak nie chorze i dostępny przyjęć, bracie. Ubocz wodzie swoje gacie, ubocz wodzie, gacie, gacie. Powiedz o tym swemu tacie stegna, stegna, piękne morze. Takie piękne jak nie chorze i dostępny przyjęć, bracie w wodzie, umoczka stegna, stygna, to jest raj, la, la, la, stygna, to mi gra